Cześć, witam Cię, Darek Kraśnicki, Twój Multiguru, twórca Litarnej szkoleniowej. Jednym z najczęściej padających na samym końcu pytań jest to, czy masz do nas jakieś pytania? Czy ma Pan jakieś pytania? I większość kandydatów czuje się jakby kopnął ich z nienacka, konik w głowę i nie jest to konik garbusek, a z koniem się nie pokopiesz. Po prostu nie mają pojęcia co powiedzieć i zaczynają zadawać jakieś durnowate, wymyślone w naprędce. Pytania Nie jest to strategia, którą zalecam. Wolę, jak zapytasz o coś, co pomoże ci w ostatecznym podjęciu decyzji. Czy chcesz do tej policji, czy jednak nie chcesz. Natomiast zadawanie przypadkowych pytań, które ciśli ślina na język przyniesie, to typowy strzał w kolano. I oznacza to ni mniej, nie więcej, że musisz zaplanować i przećwiczyć te pytania ze znacznym wyprzedzeniem tak, aby zmusić psychologa do sensownej odpowiedzi, które ułatwią ci ostateczną decyzję. Czy brnąć dalej w policję, czy jednak dać sobie spokój, i niech odpowiedź psychologa przychyli szale, czy chcesz być w końcu tym policjantem, czy nie. I takim pytaniem może być, co wyróżnia kandydatów, którzy odnieśli sukces w Policji od tych, co wylecieli już na szkółce lub zaraz po niej. No, przecież wszyscy w końcu zostali wstępnie zakwalifikowani Yy, przeszli Multiego, no i teoretycznie mają profil idealnego policjanta, przynajmniej na papierze. I naprawdę nie sądzę, aby psycholog zbył Cię po zadaniu tak ważnego pytania, decydującego bądź co bądź o Twojej przyszłości. Natomiast pośrednio dasz mu do zrozumienia, że zależy Ci na powodzeniu, zależy Ci na sukcesie, ale również może pomóc Ci zrezygnować, jeżeli tych właściwych cech wymienionych przez psychologa nie posiadasz. Także mówił Darek Kraśnicki, Multiguru, twórca elitarnej szkoleniowej. Jeżeli chcesz zasubskrybować mój kanał i mieć najświeższy materiał, zrób to po mojej prawej stronie. Natomiast, jeżeli chcesz zobaczyć kolejny filmik, to kliknij w ten prostokącik.